Co on teraz robi? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na czytaniu, jak zwykle. Zapraszam do subskrypcji wszystkich nowych słuchaczy. Witam Was serdecznie, gorąco i bardzo, bardzo słonecznie. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, wtedy nie opuścisz, nie pominiesz żadnych wróżb kolektywnych na moim kanale. I rytuałów, horoskopów, Także zapraszam do subskrypcji jak również do komentowania, lajkowania oraz na wróżby indywidualne. Jeśli jesteście w potrzebie, nie wiecie co zrobić, macie trudność y, jakiejś decyzji, napiszcie mi na e-maila i powróżę Wam indywidualnie na podstawie Waszych zdjęć oraz dat urodzenia. Napiszcie e-mail, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. A ja odpiszę Wam oczywiście, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Dzisiaj mamy dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa to obelisk czerwony i to są karty cygańskie. Druga grupa to obelisk kwarc różowy i to są karty. Lenormanda. Zapraszam serdecznie, wybierzcie sobie jedną z tych talii kart, która Was przyciąga. Możecie oczywiście oglądać dwie grupy, wtedy być może dowiecie się czegoś więcej. Dobrze, więc zaczynamy od grupy pierwszej. Czyli obelisk czerwony. Co on teraz robi? Tutaj tematem w przełożeniu jest już szczęście. Szczęście pełnia szczęścia, jak widzicie, spełnienie. Szczęściu, pragnienie szczęścia, spełnienie marzeń, by być szczęśliwym, czyli myśli o tym, by być szczęśliwym. Oczywiście z tobą osobą pytająca Ty jesteś osobą pytającą zazdrość. Nieszczęśl, nieszczęście, czyli nieszczęśliwy jest teraz zazdrości być może ma jakieś myśli o Tobie, że idziesz z kimś innym na randkę, na spotkanie spotykasz się z innymi on tej podgląda czyli jest zazdrosny jest z tego powodu nieszczęśliwy i robi sobie dużo tutaj myśli czyli myśli bardzo intensywnie z kim się dzisiaj spotykasz co masz w planie co porabiasz jest z tego powodu bardzo jakiś załamany, nieszczęśliwy. No jest tutaj na pewno nieszczęście. Tutaj oficer, czyli chce zawalczyć o znowu jakieś szczęście, o, o to, by być tutaj zadowolonym, radosnym, żebyście razem byli szczęśliwi, radośni. Chce być może znowu zawalczyć o to, jeśli jest jakiś kryzys u Was, jakiś nie wiem, zły czas, nie widzicie się, zablokowaliście się, nie macie kontaktów, nie macie randki, to on chce tutaj znowu y, mieć jakąś, jakiś, jakąś nadzieję na szczęście, że to wróci, na tą radość, tak? Na lekkość w waszej relacji. Chce o to zawalczyć i będzie pisał wiadomość, czyli wyśle jakąś wiadomość do ciebie czyli myśli, tęskni, jest nieszczęśliwy, jest zazdrosny, chce z powrotem tego szczęścia, tej radości, lekkości i tutaj wyśle jakąś wiadomość, będzie walczył o Was oczywiście y tutaj mamy Jego osobę myślącą, zamyśloną i y y po prostu myśli o tym właśnie kiedy, być może jest dobry czas by napisać Także spodziewajcie się wiadomości. Dziękuję pierwszej grupie i zapraszam drugą grupę lub zostańcie, grupa pierwsza tutaj i wysłuchajcie sobie też drugiej grupy. Druga grupa to karty Lenormanda. One oczywiście mogą coś jeszcze wyjawnić. więc tutaj tematem kochani jest y, smutek, żałoba po zakończeniu waszej relacji zakończeniu być może waszych kontaktów, waszych spotkań y, jest smutek, żałoba jest y, być może choroba, depresja być może właśnie wasza relacja zakończyła się tutaj bardzo jakoś gwałtownie jest pożegnanie jakieś wasze, które doprowadza tutaj do jakiegoś wewnętrznego smutku czyli jest pauza, jest cisza tak między wami, kryzys i tutaj Wyczuwalny jest duży smutek u tej osoby Waszej. Teraz zobaczmy, co ta osoba robi. Rozmyśla, widzicie? Rozmyśla, czyli jasność umysłu. Co, co to ma być? Dlaczego jest wszystko niejasne i klarowne, ciężkie? tak? Są przeszkody. Wszystko jest zawikłane. Nie widać tutaj po prostu jakiegoś rozwiązania. Jakbym w mgle, tak? Ta osoba tutaj, widzicie, emocjonalnie zanurzona jest w wodzie, i, i, i wszędzie jest taka mgła, jakby niezwidoczne tutaj szczęście, tak? Ym, są jakieś utrudnienia, jakieś problemy u Was, jakieś niezrozumienia, yy, i po prostu ciężko, ciężko w Waszej osobie ukochanej. Tutaj myśli może ta osoba o was też, że jesteście humorzaści, że jesteście jacyś nie. Znaczy skomplikowani, jacyś, jakieś trudności są w waszej komunikacji, że jesteście, ciężcy, jeśli o, ciężko, jeśli chodzi o komunikację z wami. I tutaj mówimy o tym, że ta osoba się zamyka na was, jest y, cicha, nie mówi nic, nie pisze. Jest też dużo sekretu, dużo spraw niewyjaśnionych, tak? Milczycie, milczycie, nie odzywacie się do siebie. I tutaj jest ochota, chęć, marzenia, myśli, by, byście się otworzyli znów na siebie. I by było znowu pięknie, by znów było jakieś szczęście, żeby się otworzyć, otworzyć serca otworzyć się emocjonalnie, uczuciowo, tak, na drugiego. Czyli ta osoba chce się otworzyć i tutaj wieczorem w nocy będzie myśleć o Was, jeszcze bardziej tęsknić być może, tutaj być może ta osoba pokaże jakieś emocje. Między Wami jest przyciąganie, jest duża taka pozytywna wibracja przyciągania, magnetyczności. Jesteście też bardzo delikatni razem, macie dobrą intuicję i tutaj chcecie komunikować ze sobą, czy telepatycznie, tak, duchowo i ta osoba będzie o Was myśleć wieczorem i w nocy, będzie marzyć o Was, być może śnić, tęsknić za Wami i tutaj będzie jakaś akcja, coś być może napisze ta osoba, jedynka, czyli zaczęcie od początku napisze myśli, będzie być może jakaś wiadomość tutaj i ta osoba chciałaby się spotkać będzie jakiś kontakt, zobaczcie, znowu list czyli będzie wiadomość, tak jak w grupie pierwszej kochani też był list, tutaj też druga grupa ma list czyli bardzo podobne w sumie grupy tak jakby się uzupełniały te talie kart tak, tylko tutaj w tej drugiej grupie jest wyczuwalny bardzo duży smutek. Smutek i bardzo takie smutne rozmyślania intensywne. Więc, ale ogólnie są te grupy podobne, kończą się tutaj wiadomością dla Was. Także tego Wam życzę, by dzisiaj jeszcze lub niedługo, wkrótce, za chwilę, lada chwila powiedzmy, przyszły piękne wiadomości do Was i wyznanie uczuć. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i do usłyszenia już wkrótce.